Teraz jaki jest kolejny punkt tej mojej opowieści? Kolejny punkt to jest Guido Hauk. to jest matematyk berliński, który częściowo pod wpływem w roku 1879, czyli tam około 20 lat później, napisał książkę pod tytułem Perspektywa subiektywnej krzywizny horyzontalnej stylu doryckiego, w którym właśnie proponował alternatywny sposób przedstawienia wobec perspektywy, w którym właśnie linie proste na brzegach pola widzenia byłyby rysowane jako krzywy. Ale był to znowu traktat teoretyczny, wychodzący z kręgów, można powiedzieć, naukowych. Dla, dla malarstwa była to jakby jakaś, można powiedzieć, egzotyczna spekulacja, ale jakby jednocześnie można powiedzieć, że mimo, że Guido Hauk przeprowadzał swoje pewne rozumowanie w oparciu o, o fizjologię widzenia i o geometrii o matematykę to miał jakiś dobry zmysł dla zmian, które się rozgrywały w malarstwie bo to był już właśnie ten moment, kiedy w malarstwie perspektywa była powoli, że tak powiem, porzucana, prawda? Pierwszy, zwykle się mówi, że był Sezan A i to już były właśnie podobne lata jak data opublikowania bo no, a potem oczywiście najbardziej spektakularne porzucenie to był kubis, prawda? No i no, potem już właściwie prawie, że Żadne te najbardziej nowoczesne i odkrywcze nurty malarstwa, które wtedy powstawały, perspektywy nie stosowały. No i to oczywiście było duże wyzwanie, dlatego że tak długo, jak długo malarstwo się w sposób kategoryczny perspektywy trzymało to można było żyć w takim błogim przeświadczeniu, że perspektywa jest tym poprawnym i obiektywnym sposobem przedstawienia świata, a to, że dawne kultury perspektywy nie stosowały to dlatego, że po prostu perspektywy nie znały, jeszcze nie odkryły, nie umiały i tak dalej, ale wszyscy można powiedzieć najbardziej jakby zaawansowanie malarze naszej kultury zachodniej malowali zgodnie z perspektywą, ale gdy teraz ci nasi malarze kultury zachodniej, którzy oczywiście wszyscy dobrze znali perspektywę, w sposób emfatyczny perspektywę porzucili, to mieliśmy do czynienia jakby z, z nowym wyzwaniem ogarnięcia teoretycznie tego stanu rzeczy i wyjaśnienia co się właściwie stało, czy perspektywa nagle przestała obowiązywać, a do tej pory zawsze była traktowana jako obowiązująca. Te oczywiście wątpliwości, które wcześniej już jakby się pojawiały w tym momencie nabrały jeszcze nowej jakby wagi i można powiedzieć, że przełomowe dzieło w tej kwestii, mianowicie perspektywa jako forma symboliczna Panowskiego z roku 1927, można to dzieło interpretować jako pewien sposób poradzenia sobie z tą nową sytuacją, gdy perspektywa została przez marstwo porzucona i trzeba było jakoś to teoretycznie wyjaśnić, wytłumaczyć, zinterpretować. No i jakby propozycja Panowskiego była taka, to nie jest cytat, bardzo tutaj mocno to podkreślam, to jest próba interpretacji tego co Panowski chciał powiedzieć, przy czym jest dosyć trudno powiedzieć co Panowski chciał powiedzieć, bo Panowski strasznie e, e, miesza e, i po prostu są tam dziesiątki jakby sprzeczności niekonsekwencji, e, ale to jest jedna możliwa interpretacja, że według Panowskiego perspektywa nie jest najlepszym obiektywnym sposobem przedstawiania świata, zgodnie z naszym widzeniem, wynika ze zmiennych kulturowo i historycznie uwarunkowanych sposobów myślenia o świecie i przestrzeni. I dlatego jest kulturowo-zależna i historycznie zmienna. Proszę zauważyć, że ta teza, to jest teza troszkę słabsza, niż taka teza, że perspektywa jest czystą konwencją, prawda? Owszem, według Panowskiego perspektywa jest zależna kulturowo i historycznie, ale nie w ten sposób, żeby każda kultura mogła sobie przyjąć każdą dowolną konwencję. Jeżeli w jakiejś kulturze jest, istnieje jakiś pewien sposób myślenia o świecie i o przestrzeni, to ten sposób myślenia o świecie i o przestrzeni się w sposób jakby konieczny przekłada na sposób obrazowania według Panowskiego. To jest może być jedna możliwa interpretacja. Z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że Panowski najwyraźniej miał pewne jakby sympatię do pewnych sposobów przedstawiania, najwyraźniej miał sympatię do pewnego sposobu przedstawiania, co do którego uroił sobie, że starożytni go stosowali. De facto raczej nie ma żadnego potwierdzenia, że to, co Panowski na temat sądził się zgadza z rzeczywistością historyczną, ale Panowski wyobraził sobie, że starożytni stosowali coś w rodzaju perspektywy sferycznej. Teraz może, może zanim jeszcze powiem dalej, co tam Panowski sobie wyobrażał pod tym pojęciem perspektywy sferycznej, powiem jeszcze o, w dwóch słowach o tym, co nastąpiło później. Otóż nastąpiła bardzo żywiołowa dyskusja wokół tego traktatu Panowskiego. Było tyle już zwolenników, co przeciwników i mimo, że ta dyskusja Trwa już powiedzmy od 80 lat, to wydaje się, że rozstrzygnięcie nie jest całkowicie jednoznaczne i nie wydaje się, żeby któraś strona całkowicie i kategorycznie zwyciężyła. Tutaj Państwo mają dwa cytaty z lat 60. Z jednej strony mamy amerykańskiego fizjologa widzenia, który mówi, na podstawie tego co wiem o procesach percepcyjnych, nie wydaje się uzasadnione twierdzenie, że użycie perspektywy jest jedynie konwencją, która może być wykorzystana lub odrzucona w zależności od wyboru artysty. Ani też nie jest możliwe, że zostaną odkryte nowe prawa perspektywy geometrycznej, które obalą stare. Nie ma między ludźmi różnic w podstawowym mechanizmie widzenia, to znaczy za pośrednictwem światła rozchodzącego się po liniach prostych. Gdy artysta transkrybuje to, co widzi na powierzchni dwuwymiarową, z konieczności używa geometrii perspektywicznej. Zwłaszcza to ostatnie zdanie wydaje się dość kontrowersyjne, bo tak można by to zdanie zinterpretować, jakby Gibson chciał powiedzieć, artysta musi stosować perspektywę. Oczywiście nie chcemy czegoś takiego przyjąć, dobrze wiemy, że nie musi, prawda? Z drugiej strony mamy całkowicie przeciwstawną wypowiedź Nelsona Goodmana, to taki amerykański filozof, który kategorycznie odrzucał perspektywę jakąkolwiek naturalność przedstawienia wizualnego. Uważał, że wszelkie przedstawienie wizualne jest tak samo konwencjonalne jak język. To jest być może troszeczkę tak, jak pan profesor wcześniej mówił o tej jakiejś, takiej wizji panlingwistycznej, prawda? Że, że wszystko podciągamy pod język. Więc według Goodmana tak najwyraźniej było, że wszystko było tłumaczone jakby w oparciu o paradygmat języka, również obraz. A skoro język jest konwencjonalny, to obraz też są konwencjonalne. To oczywiście to, to, to nie było jakby eksplicite wyrażone rozumowanie Goodmana, ale tak w podtekście można myśleć, że takie były jego motywacje. No i tu jest jego cytat. Z Gudmana, który m.in. odpowiada na, na, ten na to stwierdzenie, wcześniejsze stwierdzenie Gibsona. Krótko mówiąc, zachowanie światła nie sankcjonuje ani naszego zwyczajowego, ani też żadnego innego sposobu oddawania przestrzeni, a perspektywa nie dostarcza żadnego absolutnego czy niezależnego standardu wierności. Oczywiście to stwierdzenie Gudmana pada po jakimś tak dłuższej. Dyskusji, dyskusji na ten temat, dłuższej wymianie argumentów, ale taka jest jego konkluzja. Co więcej, tak jak powiedziałem, Goodman uznawał, że w ogóle nie ma żadnych, niczego naturalnego w przedstawieniu wizualnym, że jakiekolwiek przedstawienie wizualne, nawet nie trzymające się z perspektywy, są czysto konwencjonalne. Posunął się nawet do takiego stwierdzenia w którymś momencie, że to, że nam się obrazy wydają podobne do tego, co przedstawiają, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że przyzwyczailiśmy się do pewnych konwencji przedstawiania i nawiązując do obrazu angielskiego pejzażysty Constable'a pod tytułem Ivanhoe Park mówi, gdyby różowy słoń służył do przedstawienia tego parku wystarczająco długo, to ten różowy słoń wyglądałby jak ten park. Tak, tak, coś takiego więc Goodman w którymś momencie mówi. Otóż no, to nam się wydaje równie niewiarygodne jak stwierdzenie, że artysta musi stosować perspektywę. Także w pewnym sensie tutaj te dwa zaprzeczające sobie stwierdzenia wydają się oba jakby nie do zaakceptowania. Teraz tutaj mamy kolejne jakby stwierdzenie już całkiem nieodległej przeszłości sprzed 10 lat. Z, z hasła Perspektywa Malarska Wielkiej Encyklopedii PWN, czyli można powiedzieć, tutaj z kolei nie mamy do czynienia z jakimiś myślicielami, które wyrażają swoje opinie, tylko z redaktorami encyklopedii, którzy, że tak powiem, referują to, co uznają, że jest obowiązujące, prawda? I to, co jest jakby, jaki jest stan myślenia na temat e, danej rzeczy w danej chwili. I mamy dwa stwierdzenia tego rodzaju. Po pierwsze, perspektywa malarska to metoda przedstawiania na płaszczyźnie przedmiotów rozmieszczonych w przestrzeni zgodnie z prawami widzenia. Czyli tak jak Gibson. A po drugie, kawałek dalej w tym haśle, od renesansu perspektywa linearna pozostawała ogólnie przyjętą konwencją przedstawiania przestrzeni, zakwestionowaną dopiero w czasie XIX-XX wieku. Czyli wydawać by się mogło, że mamy znowu dwa stwierdzenia właściwie sprzeczne w jednym haśle cyklopedycznym. Co więcej. Teraz, o ile tam, tamte wczesne twierdzenia były tego rodzaju, że żadnego byśmy nie zaakceptowali, to teraz mamy takie stwierdzenia, które właściwie oboje jesteśmy skłonni zaakceptować. To pierwsze, jeżeli uznajemy naturalność perspektywy, to jak najbardziej, a to drugie właściwie do pewnego stopnia też nie da się ukryć, że do renesansu perspektywa nie była stosowana, że od początku XX wieku nie jest stosowana i że w związku z tym w jakimś sensie była konwencją od renesansu do XIX wieku. Prawda? I teraz już ostatni cytat z roku 2008. To jest bardzo znany niemiecki historyk sztuki Hans Belting, twórca znanej antropologii obrazu, która, która została na języku Polski przetłumaczona no i w swojej bardzo niedawnej książce Florencja i Bagdad, zachodnio-wschodnia historia spojrzenia. Belling tam analizuje wpływ arabskich uczonych, konkretnie takiego uczonego, który nazywał się Alhanzen z XI wieku, który wniósł wiele ważnych rzeczy do optyki widzenia, i ten wpływ Alhanzena miał być istotny dla. Florenckich odkrywców perspektywy. To jest oczywiście teza bardzo taka, można powiedzieć, dziś nośna. Jest zapotrzebowanie na wielokulturowość, na wymianę między kulturami i tak dalej, na dowartościowanie kultur. W związku z tym Hans Welding na tej fali pisze e, taką właśnie książkę. No i pisze coś takiego. Obraz perspektywiczny jest dziś wszechobecny, eksportowany na cały świat. Jednak jego dominacja powoduje, że zapominamy, iż w żadnym razie nie odwzorowuje on naszego naturalnego widzenia. Świat islamu zna całkiem inne spojrzenie, które znajduje wyraz w jego sztuce. Nie jest ona, w przeciwieństwie do obrazu zachodniego, związana z żadnym osobowym punktem widzenia w świecie i stara się zbliżyć do tego, co w istocie nie przedstawiamy. Otóż, gdy przyjrzymy się bliżej temu cytatowi, to już w tym amach tego cytatu widać sprzeczność i zamęt pojęciowy. Dlatego, że z jednej strony Berlick mówi, że perspektywa nie odwzorowuje naszego naturalnego widzenia, jako y, dowód podaje świat islamu, który zna inne widzenie, ale to inne widzenie nie jest związane z żadnym osobowym punktem widzenia w świecie. Ale przecież nasze naturalne widzenie zawsze jest związane z osobowym punktem widzenia w świecie, prawda? W związku z tym, jeżeli widzenie islamu nie jest związane z osobowym punktem widzenia w świecie, to raczej można powiedzieć, że widzenia islamu nie odzorowuje naszego naturalnego widzenia. Z tego oczywiście jeszcze nie wynika, że perspektywa odzorowuje nasze naturalne widzenie, ale na pewno też nie wynika, że nie odzorowuje, prawda? Także widać, że tutaj można powiedzieć ten jakby taki modny relatywizm kulturowy jest zwykle oparty na galimatiasie, zamęcie pojęć i, i w pewnym sensie błędnym wnioskowaniu. Teraz, o to już za daleko pojechałem, teraz proszę, Państwa, wróćmy do, a więc jakby problem wydaje się, nierozstrzygnięty, teraz wróćmy na chwilę do, do Panowskiego i do tego, co było Proponowany jako alternatywa wobec perspektywy klasycznej, wobec tego niezadowolenia związanego z, tymi właśnie, z, ty, z tym podejrzeniem, że, że widzimy proste jako krzywe. I co Panowski i co Hałk na ten temat myślenia. w szczególności teraz powiem o Panowskim. Otóż Panowski miał najwyraźniej sympatię do obrazu sferycznego. Teraz, co to jest obraz sferyczny? Ten obraz sferyczny to jest nic innego jak obraz namalowany na powierzchni kuli. Teraz jeżeli wrócimy do tego tutaj uzasadnienia perspektywy kanonicznego, to można zauważyć, że ta płaszczyzna, którą przeczyliśmy wiązkę światła, to może być dowolna powierzchnia. To może być stożek, powierzchnia kuli, powierzchnia walca lub dowolnie pofalowana powierzchnia. To uzasadnienie się w żaden sposób nie zmieni. Wszystko, czego będziemy żądać, to to, że musimy patrzeć na tę powierzchnię, która będzie odpowiednio pomalowana farbami, z odpowiedniego punktu. I wioska wysyłana przez tę powierzchnię, obojętnie, czy to będzie powierzchnia walca, kuli, czy jakaś inna nieregularna powierzchnia, będzie się pokrywać z związką wysyłaną przez obiekt. Czyli można powiedzieć, to samo nie w szczególności możemy zastosować do powierzchni kuli. Teraz oczywiście malowanie na powierzchni kuli wydaje się o, o tyle jakby atrakcyjne, że mamy taką intuicję, że świat, który widzimy, raczej nas otacza, a nie jest frontalnie przed nami. prawda? W związku z tym malowanie na powierzchni kuli może odzwierciedlać nasze pełne pole widzenia i co więcej, te straszne rzeczy w rodzaju tych właśnie kolumn rozciągniętych czy tych kul przedstawionych jako elipsy na obrazie sferycznym nie występują. Na obrazie sferycznym kula jest zawsze malowana jako koło. Tak więc panowski byłby szczęśliwy, gdyby ten obraz sferyczny byłby hmm, faktycznie, że tak powiem, użyteczny. Ale oczywiście Panowski stara się jakby przenieść obraz sferyczny na, na obraz płaski, bo myśli przede wszystkim o obrazach płaskich, o tym, jak możemy przedstawiać rzeczywistość trójwymiarową na obrazie płaskim. No i jakby słusznie zauważa, że sfery nie możemy rozwinąć na, na płaszczyznę i dlatego ten idealny obraz sferyczny jest niemożliwy, ale gdyby można sferę rozwinąć, to mielibyśmy idealny obraz. Otóż, żeby rozczarować nadzieję Panowskiego i pokazać, że tak nie jest, możemy się odnieść do przykładu bardzo spokrewnionego, mianowicie do obrazu na powierzchni walca. Otóż powierzchnia walca jest pod pewnymi względami podobna do powierzchni kuli, również nas otacza i jeżeli jakby zadowolimy się tym, co widzimy, że tak powiem na poziomie wzroku i nie podnosimy wzroku do góry, to powierzchnia walca jest równie dobra jak powierzchnia kuli, prawda? Na powierzchni walca również nie występują te te, można powiedzieć, te perspektywiczne zniekształcenia, kula jest zawsze rysowana jako koło, kolumny są odpowiedniej wielkości i tak dalej. I co więcej, powierzchnię walca można rozwinąć na płaszczyznę. W związku z tym, może mielibyśmy klucz do prawie, że idealnego obrazu. Otóż jaki jest efekt rozwinięcia obrazu rzutowanego na powierzchnię walca i rozwiniętego na płaszczyźnie? Efekt jest taki. To znaczy, Oczywiście to nie jest tak, jak widzimy Teatr Wielki. Prawda? Teatru Wielkiego nigdy nie widzimy w sposób tak pozakrzywiany. Dlaczego ten obraz jest atrakcyjny? Dlatego, że jeżeli weźmiemy z niego mały wycinek, to tutaj możemy zobaczyć, że faktycznie nie mamy do czynienia z tym paradoksem poszerzających się kolumn. I kolumny są takie, jak powinny być. Ten bogusławski jest już właściwie naturalnej tuszy, prawda? I samochody są takie, jakie powinny być. A na tym małym wycinku krzywizny są nieznaczne, prawda? Możemy te krzywizny ewentualnie przy odrobinie dobrej woli możemy ich nie zauważyć. Czyli można powiedzieć taki obraz ma taką przewagę, że możemy go lokalnie z wielu punktów oglądać i w, w otoczeniu każdego małego punktu wszystko jest poprawnie, ale globalnie taki obraz jest absolutnie nie do przyjęcia. Tak więc wszystkie te można powiedzieć alternatywy, które można powiedzieć były proponowane wobec obrazu w perspektywie mm, okazały się nietrafne. Perspektywa daje przynajmniej z jednego punktu idealny obraz, a z innych nie. A alternatywy z żadnego punktu nam nie dają poprawnego obrazu, prawda? I teraz co dalej? Dalej następna kwestia jest taka. Otóż jest jeszcze jeden zarzut wobec perspektywy. Zarzut, który się już też pojawił w traktacie o malarstwie Leonarda. Otóż nawet jeżeli patrzymy z tego wybranego punktu, jeżeli wszystkie kształty są takie jak należy, to Leonardo zauważył, nawet jeżeli obraz jest całkowicie poprawnie namalowany, jeżeli oddaje głębi, jeżeli linie się zbiegają w głąb i widzimy, że tam coś jest dalej i tak dalej, to i tak natychmiast wiemy, że obraz jest płaski. Nie musimy w ogóle, jakby, jakby nie ma takiej możliwości, ja jeszcze zaraz powiem, że taka możliwość jednak jest, ale w większości wypadków od razu wyliczymy, że obraz jest płaski, nawet jeżeli że tak powiem, poprawnie widzimy całe, całe, że powiem, całą głębię obrazu, którą perspektywa nam daje. Teraz, dlaczego tak jest? Otóż tutaj rozpoczyna się sprawa z widzeniem dwuocznym. I tutaj rozpoczyna się jakby wyjaśnienie, na czym polega przewaga widzenia dwuocznego nad jednoocznym, pozwoli nam zrozumieć, dlaczego obraz widzimy jako płaski, i może też będziemy mieć e, e, e, e, propozycję, co jest lepsze do obrazu w perspektywie. Więc najpierw trzeba wyjaśnić zjawisko paralaksy. Słówko brzmi bardzo mądrze, a jest to coś bardzo, bardzo prostego. Zjawisko paralaksy to jest takie zjawisko, że gdy mamy dwa obiekty, tutaj mamy obiekty A i B, czyli punkty A i B na tym rysunku, i zakładamy, że te punkty A i B są stacjonarne. To znaczy, można powiedzieć, punkty są zawsze te same, natomiast ten, powiedzmy, że punkt O, to jest punkt widzenia. I ten punkt widzenia się przemieszcza. I w zależności od przemieszczania się punktu widzenia, relatywna pozycja tych punktów A i B jest różna. Możemy sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o tę pierwszą sytuację, to obiekt czy punkt A jest po lewej stronie w stosunku do punktu B, jeżeli patrzymy z tego punktu. Da? Następnie, jeżeli wyobrażamy sobie, że ten punkt widzenia przemieszczamy i w którymś momencie on staje się, znajduje się w tym miejscu, to punkt A i B są na jednej linii, jeden zakrywa drugi. A jeżeli oko dalej przemieszczamy, to z kolei punkt B jest po lewej, a A jest po prawej. To jest zjawisko bardzo jakby, łatwe do zaobserwowania. Wystarczy na przykład popatrzeć na pionową kolumnę okna i drzewo tam z tyłu, zamknąć jedno oko i poruszyć głową. I widzimy, że się ta pionowa kolumna okna i drzewo wobec siebie przesuwają. To jest zjawisko paralaksy. Ono najczęściej jest związane z astronomią, dlatego że tam przesuwanie się obserwatora, wtedy gdy jesteśmy na kuli ziemskiej, która krąży wokół Słońca i to można powiedzieć pozycja nasza wobec Słońca, gwiazd, się tak dramatycznie zmienia, że to musi być wzięte pod uwagę. W sytuacji, gdy jesteśmy tutaj na Ziemi, to zwykle nasze przesunięcie wobec obiektów, które oglądamy, nie jest tak dramatyczne, ale okazuje się, że również w naszym widzeniu to zjawisko paralaksy odgrywa ogromną rolę. Tu jeszcze jest inny sposób zilustrowania tego zjawiska paralaksy. Otóż tutaj chodzi o zmianę relatywnej położenia obiektów i też wzajemnego przysłania się obiektów. Ale znowu te dwa prostokąty, czy też sześciany, są stacjonarne, a punkt widzenia się zmienia. W tym punkcie ten pierwszy sześcian tylko trochę przesłania ten drugi sześcian. Ale jeżeli zmienimy punkt widzenia, to ten pierwszy sześcian dużo bardziej przesłania ten drugi sześcian. I to z kolei jest zależne od odległości pomiędzy tymi sześcianami. Jeżeli te sześciany są jeden obok drugiego i nie są od siebie oddalone, to ten efekt paralaksji nie wystąpi. Znaczy, ten drugi sześcian będzie zawsze tak samo przysłaniał ten pierwszy. Prawda? I ogólnie, że będziemy patrzeć tu czy tu, to ta ściana tego drugiego sześcianu będzie zawsze tak samo przesłaniał ten pierwszy. Czyli zjawisko paralaksji jest od, zależne od dwóch rzeczy. Od, po pierwsze od tego, że jeden obiekt jest dalej od obserwatora niż drugi. Po drugie, że obserwator się e, e, przemieszcza. E, I teraz co z tego wynika? E, z tego wynika bardzo istotna rzecz. Otóż nasze oczy są odsunięte o 7,5 cm. To znaczy, że jedno i drugie oko dostaje troszeczkę inny obraz właśnie z powodu tej, tej paralaksy. Teraz tutaj ilustracja tego. To jest jedno zdjęcie, teraz na chwileczkę zasłonię i to jest drugie zdjęcie. Nie widzą Państwo różnicy, prawda? Na pierwszy rzut oka jest trudno zobaczyć tę różnicę, ale jeżeli teraz wyświetlę jedno po drugim, to różnicę widać, prawda? I to jest taka różnica, że jak widzimy, patrzymy na każde zdjęcie z osobno, to różnicę trudno uchwycić. Ale tutaj widać jednoznacznie to niewielkie przesunięcie. To są dwa zdjęcia zrobione aparatem, który został właśnie o 7,5 cm przesunięty, czyli mniej więcej tyle, co odległość między naszymi oczymi. Otóż jak wygląda postrzeganie głębi? Oczywiście postrzeganie głębi oparte jest na wielu, wielu przesłankach, ale najbardziej, że tak powiem, silnym, przecież najbardziej funkcjonalnym i najbardziej wyrazistym sposobem postrzegania głębi jest właśnie to postrzeganie głębi, które jest oparte na widzeniu dwuocznym i na paralaksie. Otóż nasz mózg odbiera te dwa nieco różne obrazy, które docierają do dwojga oczu i na podstawie tych, tych, tej informacji i tego przesunięcia w przesłanianiu się obiektów wiem, rozumie, który obiekt jest dalej, a który jest bliżej? Z tego powodu, że te obrazy z każdego oka są lekko wobec siebie przesunięte. Natomiast, jeżeli mamy przed sobą obraz w perspektywie, to oczywiście nic się tam nawzajem nie przesłania. Obraz do prawego i do prawego oka jest praktycznie identyczny i nasz mózg od razu, że tak powiem, deszyfruje to jako płaską powierzchnię. Co w związku z tym mogło być lepszego niż obraz w perspektywie, żeby nasz mózg tego nie deszyfrował od razu jako płaskiej powierzchni? Można powiedzieć, należy dla jednego i dla drugiego oka sporządzić osobny obraz, czyli można powiedzieć dla jednego oka taki, dla drugiego oka taki, i następnie postarać się, żeby jedno oko widziało jeden obraz, a drugie oko drugi obraz. I następnie ten nasz mózg będzie sobie potrafił syntezować te dwa obrazy i że zostanie wprowadzony w takie wrażenie, że widzi głębiej. W związku z tym odpowiedź na pytanie, co jest lepsze niż obraz w perspektywie jest następująca. Niż obraz w perspektywie lepsze są dwa obrazy w perspektywie. E, oczywiście, proszę Państwa, i teraz to pewnie Państwo wiedzą, na tym właśnie opiera się na przykład kino 3D, prawda? E, to polega na tym i też takie ale czasami obrazki 3D, które jakieś tam można powiedzieć w książkach tego rodzaju są zamieszczane. De facto są to dwa obrazy nałożone na siebie, które jak gdy patrzymy normalnie bez okularów, to widzimy jako rozmyte, ale one są narysowane takimi kolorami, że gdy włożymy odpowiednie okulary tam czerwono-niebieskie, to ten kolor, że tak powiem, jednego okularu przesłania nam widzenie jednego, tam można powiedzieć, jednego kształtu na obrazie, a ten kolor drugiego okularu przesłania nam widzenie drugiego. Każde oko widzi tylko jeden. I, a ponieważ te są lekko wobec siebie przesunięte, tak jak to właśnie wynika z paralaksy, to nasz mózg odbiera wrażenie, że widzi coś trójwymiarowego. I tak jest tak samo właśnie w kinie 3D. Oczywiście nadal niestety wymóg, że nie możemy zmieniać punktu widzenia, że nie możemy się przesunąć o 2 metry dalej, jest zachowany. To znaczy nadal niestety to, że nie z każdego punktu widzenia będziemy to poprawnie widzieć, Pozostaje, może te, być te, te, ta negatywna cecha, czy też ten niedomóg takiego rodzaju obrazu, co można by poprawić? No, można by sobie wyobrazić, że na przykład e, mamy taki interaktywny sposób wyświetlania obrazu, który bada nasze, naszą pozycję w pomieszczeniu i wyświetla sekwencję obrazów. Prawda? Gdy się przemieszczamy, to na ekranie komputera już dostajemy inne obrazy, które powinny być są adekwatne dla tego naszego innego punktu. Czyli można powiedzieć, zamiast dwóch obrazów w perspektywie powinniśmy mieć setki obrazów w perspektywie, które byłyby nam, że tak powiem, w sposób ciągły prezentowane poprzez jakieś, jakieś urządzenie, które by wykrywało nasze, naszą pozycję w przestrzeni. A Lepszym może być już tylko model trójwymiarowy, co oczywiście nie jest celem przedstawienia na płaszczyźnie. Prawda? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, profesorze, bardzo interesujący wykład.